który w świetle prawa należało ukarać poprzez ukamienowanie. Tego domagają się mężczyźni, którzy przywlekli ją do Jezusa. W ich rękach kamienie ściśnięte z nienawiścią wobec grzesznika. Widzą grzech w tej kobiecie, a gdzie jest ten, który z nią współżył? Czemu i jego nie przyprowadzono na to miejsce i nie oskarżono? Brutalne prawo, wymierzone przeciwko człowiekowi słabemu, a nie przeciwko grzechowi jako takiemu. Jezus pochyla się i pisze palcem po ziemi. Wielu kaznodziejów zastanawiało się już nad tym, co Jezus tam wtedy pisał. Jest to oczywiście gest profetyczny i tak należy go odczytywać. W Księdze Wyjścia widzimy Boga, który własnym palcem na kamiennych tablicach wypisuje przykazania. W Biblii palcem Bożym nazywany jest Duch Święty. Proch ziemi odnosi się do sceny stworzenia człowieka właśnie z prochu ziemi. Spełnia się w ten sposób zapowiedź proroków, że prawo Nowego Przymierza będzie zapisane już nie na kamiennych tablicach, ale w ludzkich sercach. Jezus pokazuje nam wszystkim, że właśnie nadszedł czas, kiedy przestaje obowiązywać prawo ustanowione przez ludzi i przymierze, które i tak często człowiek łamał. A następuje dzień, w którym On, Jezus Chrystus, wcielony Bóg, zawiera z ludzkością nowe przymierze we krwi swojej. Przymierze trwałe, bo wypisane na tablicach ludzkich serc. To przymierze miłości, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Nikt się nie odważył. Nikt z oskarżających ją mężczyzn nie zdobył się na odwagę, aby cisnąć w nią kamieniem. Tylko jeden człowiek na tym placu miał prawo to uczynić. Tylko Jezus jest bez grzechu. kroć nachodzi nas ochota cisnąć w czyjeś życie kamieniami sprawiedliwości, Przypomnijmy sobie, że sami jesteśmy grzesznikami i zanim kogoś obrzucimy kamieniami, poprośmy, aby wpierw nas ukamienowano. Albo zróbmy tak, jak uczynił Jezus. I ja Ciebie nie potępiam. Przebaczenie i miłosierdzie są o wiele mocniejszą bronią niż sprawiedliwość i kara.